Właśnie teraz wracamy. Z centrum, a pojechała inną drogą, bo nie chciała tędy, bo są kamyki. Wyjedziemy no. jedziemy tędy. I niedługo już chyba będziemy um, obok naszych domów. co dalej, bo chyba znalazłem się na plaży. Szyba. Ale to super. Zrywali te Czyli to jest zmielna z Miel na unieście plażą do centrum. Trafiliśmy na taką promedalę tutaj. Całkiem fajnie. Idziemy dalej. I zbieramy kamyczki i bursztyny. No. A to tutaj przez cały czas się... Thank you.